Uzdrawianie poprzez użycie cukru jest dawną tradycją używaną przez rdzennych Amerykanów i różne plemiona w Afryce. W 2009 roku przeprowadzono szereg testów w brytyjskich szpitalach aby ustalić czy istnieje jakaś prawda za tym że cukier można stosować do leczenia ran i łagodzenia bólu. Po serii testów gazeta The Daily Mail w Anglii donosiła, że leczenie zakończyło się sukcesem. Rzeczy, które będą potrzebne, cukier, kochanie, gaza lub bandaże, taśma. Krok 1. Wyczyść rany za pomocą mydła i ciepłej wody. Pat suche aż będziesz pewny, że nie ma wilgoci. Jeśli w obrębie rany znajdują się zanieczyszczenia lub ciała obce, wyodrębnij wszystko i ponownie oczyść. Krok 2. Wlej cukier bezpośrednio na ranę upewniając się, że dostał się on do rany i nie przykleja się tylko do powierzchni. Jeśli rana jest duża najpierw przykryj ją miodem a potem posyp cukrem. Miód pomoże cukrowi pozostać na swoim miejscu i zapewni jego pełne korzyści lecznicze. Krok 3. Natychmiast przykryj bandażem i zabezpieczyć bandaż taśmą. Bandaż zapobiegnie dostaniu się bakterii i zanieczyszczeń do rany. Krok 4. Zmień bandaż i powtórz czyszczenie i nakładanie cukru raz dziennie. Zdejmij bandaż zamiast delikatnie go ciągnąć. Twardy ruch usunie martwą tkankę i usunie ranę. Krok 5. Bądź konsekwentny. Gojenie się cukrem jest procesem powolnym a leczenie poważnych ran może potrwać kilka miesięcy. Jednak powinieneś zacząć widzieć pozytywne rezultaty od razu ponieważ cukier zmniejszy ból i pulsowanie w ranie i otaczających tkankach.